Pis Daniel szedł do pracy. I po co się kłócić o te używane z Rosji? Hmm? Dzień dobry Pani Basiu, ja idę do warsztatu. Mam dużo prac. Chyba dzisiaj nic nie zrobię. Trzy piloty, żadnych narzędzi. Czas znikać.